A ci policjanci tutaj to ciągle stoją codziennie normalnie i te żółte pasy na tej autostradzie to są też tutaj narysowane po prostu praktycznie że na stałe. tym razem, jak Ci się nadarza okazja zrobić coś, to się zastanawiasz, czy to jest najlepsze użycie Twojego czasu. Ja się zastanawiam. Kiedyś na blogu napisałem taki artykuł o tym, w jaki sposób chronić się przed telemarketingiem, przed spamem telefonicznym. Na przykład nie godzę się na odbieranie takich rozmów i bronię się przed tym to jest dosyć namacalny objaw tego, że bardzo szanuję swój czas. Jeżeli jakaś firma chce mi coś sprzedać i do mnie dzwoni nie znalazła w rejestrze przedsiębiorców albo w jakiejś innej bazie danych ludzi, którą kupiła od kogoś w nie do końca legalny, zapewne sposób, to szanse na to, że ja coś kupię od tej firmy są bliskie zero. Bo jak ja czegoś potrzebuję, to ja robię research, ja sobie porównuję rzeczy, które mi spełniają tę potrzebę, ja sobie to zamawiam i nawet bardzo często nie idę do sklepu i nie rozmawiam z żadnym sprzedawcą, tylko po prostu zamawiam online, bardzo często nawet nie w Polsce. Z tym szacunkiem dla swojego czasu to jest taka kwestia, że ja przynajmniej mam tak, że jeżeli ktoś do mnie przychodzi z jakimś pomysłem albo z jakąś propozycją, zawsze filtruję to przez taki bardzo prosty filtr A mianowicie jeżeli to co właśnie usłyszałem nie powoduje we mnie reakcji pod tytułem o kurde tak właśnie całe życie chciałem to zrobić chcę to zrobić to zawsze odpowiadam nie czyli jeżeli to nie jest totalny entuzjazm to mówię nie filtrem, którego używam To jest zastanowienie się, że Jeżeli zajmę się tym, co tutaj jest mi proponowane To tego czasu nie spędzę z rodziną Jeżeli po takim porównaniu Ta pierwotna propozycja wciąż jawi mi się jako ciekawa No to wtedy dalej ją rozpatruję Natomiast 95% rzeczy, które mi są proponowane Nie przechodzi tych dwóch testów jakiś tam skrajny egoizm czy coś takiego, po prostu jeżeli szanujemy swój czas to automatycznie nasz udział w jakimś projekcie nasz udział w jakimś przedsięwzięciu staje się bardzo cenny bo jest ten udział jest czymś rzadkim To, że większość ludzi którzy z nami będą współpracowali nie doceni tego naszego udziału w ogóle w tych projektach no, no przecież my się i tak na wszystko zgadzamy także namawiam Cię do tego żebyś cenił swój czas żebyś ceniła swój czas w końcu to jest najcenniejszy zasób jaki masz na taksówce przede mną jest napisane teraz możesz płacić kartą no to e-ekotaksi się naprawdę obudziło 2017, możesz zapłacić kartą. Wow! Bierę. Chcę coś nagrać. Kto ja to wezmę. Ale to znaczy, że nie musimy już tego nagrywać, wiesz, zepsułeś mi zabawę. <laughs> Telefon w serwisie, samochód w serwisie? <laughs> Ale, jeszcze chłopaki gra? No skakuj. A co, jeszcze nie skończyli? No! Ne, tam no, kto to gra? Może ja znasz? Nie. Co na gitarze gra? Właśnie trochę reklamy zrobimy, Ghost Rock Studio. A co, może? Nie. Dzień dobry. Dlaczego to studio jest najlepszym studiem w Ursusie? To nie ma innego. A wy co gracie? Jaki, jaki, typ, jaki typ metala gracie? A on nie gra metalu. Nie gramy metala, gramy plastik. Metala? Ale jaki plastik? Taki lekki plastik. A Takie kombi. Recyklingowe z domieszką. Tak. <laughs> Nie, to super, ja bardzo lubię plastik. A, no to świetnie. To jest bardzo ważna część tego studia. Tak jest, to, ten kominek to jest tajemnica to jest... unikalnego brzmienia, które jest... można tu uzyskać. To nieco nie, co nie pokaż,